Stoję w Krapkowicach, ulica Rynek 19 przynajmniej dom przy tej ulicy a tutaj resztki murów obronnych pomieszanych z troszkę starszą zabudową